No cześć, dzisiaj e, kolejny odcinek z naszego halkola. Tutaj jeszcze ten świat e, jed, e, na wersji z, z wersji 1.0 przyniosłem na 1.17 tak po prostu i no, no tanki zaczęły znikać. To była no, no, jakaś masakra. Połowy czanków, czasem, czasami nawet całe czanki, znikały. Podobnie było z naszym światem jeden I myślę, że jeszcze warto kiedyś na niego zajrzeć. Dobrze, nie? No dobra, zaczynamy kolejny odcinek e, standardowy, 15 minut. Z początku trochę przegapiłem, pewnie. No. E, robiłem tutaj jeszcze coś takiego. E, tu będzie taki jakby inny, takie inne pomieszczenie. I co my dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zajmiemy się ogólnie tym szkłem. Całym. Po prostu przepalimy je. Powstawiamy wszędzie okna. No i potem to się jeszcze zobaczy. Może coś z tym pokojem zrobimy. I wreszcie trzeba zacząć te pole, które, które było w końcu celem zbudowania, które było takim właściwym celem, dla którego mieliśmy tutaj zbudować. Więc e, robimy coś takiego. Na razie to będzie 6. I teraz tak. E, musi być tak. Zrobimy tutaj 8. Zrobimy e, tutaj 8 szerokości, e, 6 długości. Dlaczego akurat 8? bo to jest maksymalna, wydaje się, że e, tego, bo 4 to jest chyba maksymalna, e, maksymalny poziom nawadniania. No i dobra, <śmiech> e, wszystko ci się ładnie, pięknie robi. Tutaj najpierw będziemy siać zwyczajnie zwykłe nasiona i jeszcze dynie będziemy siać, jeszcze sobie będziemy siać dynie i teraz właśnie zrobimy to z dynią. Trochę mi tu jednak e, słabo to wychodzi, ponieważ to jest bardzo małe, e, bardzo mało miejsca, żeby przejść. Więc e, zrobimy w takim razie jeszcze jedną klatkę. Zadaj jeszcze jedną klatkę. Tutaj to zbielamy. Zamienimy na dild. Jeszcze to. to. Tutaj robimy tak. O, fajnie, fajnie. Tutaj zrobimy swego rodzaju ścieżkę. Żeby to jakoś... żeby to jakoś było. O, no dobra. I teraz tak. Tu będzie dynia. A, myślałam, że ją jeszcze uratuję. Dobra, tu będzie dynia. Gdzie jest to nasza dynia? Nie, nie mamy dyni. Coś mi się skiepściło, ale jak będziemy mieli dynię, to zasiejemy. No, nie dynia, tylko arbus. Kurczę, tak sobie myślę, jaka dynia? Dobra, e, tutaj trzeba wykopać, tak właściwie? Tutaj będzie farma kaka. To drzewko trzeba ściąć. Przy okazji sobie już wykończymy tą naszą siekielkę. Tu będzie farma kaka i to. Chyba na razie tyle będzie tych farm, więcej na razie nie będzie. O, widzicie, akurat nam starczyło z tą siekierą. Dobra, mm, tutaj wszystko robimy. Um. Ok, teraz robimy coś takiego. 3 wysokości tutaj będzie Ile tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 to... No dobra, na razie będzie 6 y, na 3 Ten arbus jakoś tak nie za bardzo rośnie, ale kości też nie mamy Także będzie rosnął, także będzie rósł swoim tempem, a my w tym czasie powstawiamy tu wszędzie szyby, tutaj też. Ok, lecimy kolejne piętro. Na tych piętrach, chyba głównie będą skrzynie, Ale nie planuję, żeby coś jeszcze było. Okay, mamy już 8 minut. Jeszcze po, yy, dobra, już yy, nam się szkło, jeszcze musi się przepalać, także w tym czasie to my zajmiemy się tym pokojem. Trzeba go jakoś wyłożyć. Tutaj ogólnie wszystko trzeba jakoś wyłożyć w czymś. Ok, także wykładamy. Najpierw to tu wszystko... Wszystko robimy out z tego. Mhm. A tutaj jeszcze damy schody tutaj i będzie fajnie. Teraz mamy już takie prawie... Mm, mamy prawie już takie miasto w górze, takie małe miasteczko. Chociaż to jest za małe na miasto, ale mamy już takie jakby mały blok. Także lecimy dalej. Teraz robimy sufit. Robimy sufit. A i mm, kiedyś mówiłem, że kiedyś mówiłem, że mm, od tym, że wejdziemy jeszcze na tego one bloka kiedyś no i tak, tak wejdziemy ale to jeszcze nie w najbliższym czasie dobra, prześpijmy się trzeba ściąć trochę drewna bo jednak potrzeby są ogromne Już zaczyna trochę wyrastać, te dwa. Nasiona nie, kakao tak. Tick speed jest tutaj ogólnie standardowy, jakiś taki. Nic nie zmieniałem. Ok, wstawimy szkło jeszcze. I co, tutaj nie wstawiamy szkła, tutaj jeszcze trzeba trochę poprawić. Ale, no na razie to tyle. OK. I co, teraz sobie idziemy po trochę które drzewko tym razem będzie naszą ofiarą. Tamto. to. No. To bliżej, czy to dalej? Dobra, bierzemy to bliżej. Wy... A co tu jest? Jakiś cave? Oj nie, bardzo bym tam nie chciał spaść. Bo tam nie ma wody. Ale to jest jakiś kanion. Bardzo, bardzo bym tam nie chciał spać, Chyba sobie nawet zatkam dziurę tam. Ok, myślę, że tak do tych 15 minut to my zdążymy to zciąć to drzewo. Oczywiście te pomysły na odcinki możecie przysyłać w komentarzach. Z tego co wiem, to zawsze są zwolnione. Nigdy ich nie wyłączam, bo, bo nie widzę sensu. Ale no. Um, nasz cel to jest 30 słupów. I są też mniejsze cele. Czyli pierwszy mniejszy cel to jest. Um, pierwszy mniejszy cel to jest 25 subów, Następny to 27 i właśnie ten trzeci to jest trzydzieści. Niektóre moby w Minecraft'cie mają tak zwany wzrok dory co pomidory. Nie kojarzycie? Nie można się domyślić. Ok, ponad tak, yy, Na spokojnie się zmieściliśmy w czasie. Dobra, tutaj sobie zatykam, nie wiem, szkłem. Co my tam mamy? Yy, tam, jest, tam chyba nie ma nic specjalnego. Niby coś tam widziałem, ale to pewnie tak tylko się Kobel um, ustawił. Dobra. O, już e, bardziej wyrastają. A co do tego wzroku Dory, no... E, kurczę, ale załóżmy taki Creeper. Jest przed nami. I no, jesteśmy trochę dalej. Podejdziemy do niego, tak żeby nas widział, to już do nas biegnie. Ale jeżeli jednak. Jeżeli jednak. Odejdziemy te, te dwie klatki, To już nas w ogóle tak totalnie nie widzi. No dobra, zbliża się 15 minuta. Już jest 15 minuta, także no. Wdrapujemy się znowu tutaj. O, jeszcze się ułożę tak, żeby ulatujecie. No, kurczę, znowu mi się nie udało i do tego sobie rozwaliłem pole. Dobra. Idziemy ułożyć się do screenshota, jeszcze sobie podjemy trochę i no będziemy kończyć. Screenshota to ja robię jednak po odcinku, ponieważ no, muszę kliknąć F11, a jak klikamy F11 to jakby to powiedzieć automatycznie przestaje się nagrywać. OK. Także no, to by było na tyle. Zajrzyjcie do poprzednich moich filmów. No i cześć!